Niestety jest to pora roku, kiedy prawie wszyscy stajemy się bardziej podatni na zapalenie oskrzeli i kaszel, który występuje w wyniku infekcji bakteryjnych i wirusowych. Zwykle dotyczy to układu oddechowego, a całkowite wyleczenie zajmuje dużo czasu. Kaszel lub zapalenie oskrzeli objawia się uporczywym, suchym lub mokrym kaszlem i zwykle trwa od kilku dni do trzech tygodni. Może mieć wpływ zarówno na dorosłych jak i na młodych niezależnie od ich wieku. Przestań używać tych leków i leków w leczeniu kaszlu lub zapalenia oskrzeli. Przedstawimy Ci niezwykłe lekarstwo, które jest nie tylko całkowicie naturalne, ale jest niezwykle skuteczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Przepis Potrzebne składniki Mleko 250 ml 1 łyżka masła 1 łyżka miodu 1 z 4 łyżeczki sody oczyszczonej 1 żółtko jaja Wskazówki Najpierw zagotuj mleko i pozwól mu ostygnąć przez chwilę. Dodaj masło i miód i upewnij się, że dobrze się wymieszaj. Następnie dodaj sodę do pieczenia i żółtko jaja i dobrze wymieszaj. Twoje lekarstwo jest gotowe. Weź to lekarstwo przez 5 dni przed pójściem spać, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Doskonały naturalny środek do wydalania flegmy. Potrzebne składniki. 2 łyżki oliwy z oliwek. 2 łyżki soku z cytryny. 1 łyżka miodu. 2 łyżki wody. Wymieszaj wszystkie składniki i spożywaj ten lek dwa razy dziennie, pół ranka i pół wieczora.